Klawisze układają się w tytuł Ramszok. Odcinek drugi. Na ścianie zegar z różnymi napisami. Wskazówka przesuwa się na słowo posiłek. Do kuchni wchodzi blondynka w czarnej sukience. Cześć, Sim. Dzień dobry, dobrawo. Z głośnika. Jak spałaś? Dobrze, ale miałam dziwny sen. Wiem. A co ci się śniło? Dobrawa zastanawia się. Z jaskrawego blasku słońca wyłania się gęstwina wysokich drzew z zielonymi liśćmi. Takie miejsce, w którym jest mnóstwo drzew. Same drzewa. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałam. Sim, było kiedyś coś takiego? Takie miejsce, gdzie rosną tylko drzewa? Takie miejsce nazywa się las. Las? A do czego służy ten las? Żyją tam zwierzęta i rosną różne rośliny. Ludzie kiedyś tam chodzili. Popularne sformułowanie Chodź do lasu. To dziwne, ja też chodziłam w tym lesie. Był bardzo duży i gęsty. Las rozciąga się bez kresu, skąpany w blasku słońca. I nagle znalazłam się nad brzegiem jakiejś takiej wielkiej wody. Takiej wielkiej, że ona jakby z kranu leciała, to chyba z tydzień musiałaby lecieć. Albo i Może. dłużej. W ogromnej falującej tafli wody odbijają się drzewa i promienie słońca. Dobrawa w kuchni. Byłaś nad brzegiem morza. A to tak zwyczajowo było, że w każdym lesie było jakieś morze? Nie. Morza były większe od lasów i były od nich niezależne. To dziwne, że mi się śniło o morze w lesie. No w każdym razie, jak już doszłam do tej wody i weszłam do niej do środka, do tego morza i miałam wody jakoś tak Dotąd, to nagle poczułam, że ktoś jest obok mnie, ale się odwróciłam i nikogo nie było. Ale czułam, że ktoś tam jest. I bardzo chciałam go dotknąć. To dziwny sen. Jak można mieć potrzebę dotknięcia kogoś obcego? To niehigieniczne. Pamiętaj to brawo, Nie ma to jak w domu. No i ten ktoś mnie dotknął. Cześć rodzic! Cześć Karol. Cześć Rodzic. Cześć Gustaw. Wchodzą dwaj chłopcy z długimi włosami. Jemy śniadanie? Dzień dobry Karolu i Gustawie. Cześć Sim. No jemy, jemy, tylko y, najpierw lekcja brzuchomództwa. O nie. Dobrawa mówi nie otwierając ust. Ludzie w izolacji rozwijają zdolności wcześniej niedostępne ludzkości z powodu rozproszenia zmysłów przez nadmierną ilość bodźców. Dzięki izolacji możemy być szczęśliwi, przesuwając granice naszego człowieczeństwa. Hip, hip, hura! Rodzic. Co rodzic? No siara. Nie wiem, co tam jest siara. Dobra, to teraz ty. Ale co mam mówić? No może powiedz, co ci się śniło. Karol prostuje się na krześle, kładzie ręce na brzuchu, usta zaciśnięte. Zwiedzałem mieszkania innych ludzi i oglądałem ich luksusowe śluzy w tych mieszkaniach. Rodzicu, czy my też możemy mieć śluzę, byłoby super pobyć chwilę samemu. Karol opuszcza ręce. Dobrawa kładzie dłonie na swoim brzuchu. Patrzy na Karola. Musisz popracować nad znakami przestankowymi, bo nie wydzielasz zdań. Ale coraz lepiej ci idzie. Co do śluzy, to na razie nie ma szans. Musimy uzbierać dużo punktów. Gustaw? Gustaw wstaje z krzesła, dotyka brzucha. Się Pięknie Przytula Dobrawę. To co? Kto dzisiaj otwiera y, szufladę gastronomiczną? Ja, moja kolej. Dobra. ta da da, da. Gustaw otwiera szufladę w ścianie. Okay. Dobrawa wyjmuje z niej talerz z jedzeniem. Proszę. To dla Karola. Podaje talerz Gustawowi, wyjmuje kolejne. Poranne wiadomości. 21 lipca 60 roku po nie wybuchu nie? pandemii. Niedziela. 21 374 dzień trzeciej fazy zamrożenia. Koronawirus wzrósł do poziomu 9 stopni w skali obłędowskiego. Skuteczność ograniczenia transmisji nadal wysoka. Pamiętaj, nie ma to jak w domu. Dobrawa i dzieci siedzą przy stole, jedzą. Uwaga, dziś nie będzie wody. W szufladzie gastronomicznej znajdziecie jej substytut w kapslach. Dobrawa spokojnie przełyka jedzenie, idzie do szuflady. Dzisiejsze skróty klawiaturowe ALT plus SHIFT plus END to nowy kanał kulinarny prowadzony przez wspaniałą zawiszę Messler. Messler z tych Messlerów. Na stole trzy kapsle. Kolejny skrót to Control plus SLAVE plus SPACJA wykrzyknik, czyli dodatkowy kwadrans bez ekranu. Usługa dostępna jednorazowo. Numerek szkolny w dniu dzisiejszym to 112. Czas na dzisiejsze orędzie wielkiego astrokucharza. Dobrawa odkłada sztućce. Wskazówka zegara przestawia się na słowo orędzie. Na ekranie astrokucharz. Z szerokim uśmiechem odwraca się energicznie w stronę widzów. Na kanapie siedzą Dobrawa Karol i Gustaw. Trzymają plastikowe rożki. Jeżeli chcesz, żeby mleko wykipiało, wyjdź na chwilę z kuchni. Witam was, moi najsłodsi. U dołu ekranu imiona Gustaw, Dobrawa i Karol oraz liczby punktów. Z ekranu tryskają kolorowe pastylki. Dobrawa i dzieci łapią je wrożki. Dziś dzień Saturna. Dobry czas na to, by zwolnić tempo i przypomnieć sobie o swoich pierwszych kulinarnych sukcesach. Wzmożona aktywność Saturna zachęca do zadbania o Siebie, nakarmienie swojego wewnętrznego dziecka. Zadbaj o Ciesz się, ciesz się chwilą. Pozwól sobie na odrobinę luksusu, choćby miała to by być delikatna potrawka z młodej marchi, z postnymi pierogami w białym winie i maśle posypana prażonymi płatkami migdałowca. Jeżeli nie masz, Odpowiedniej liczby punktów zawsze możesz skorzystać z parówki jarmużowej, dostępnej zawsze w Twojej szufladzie gastronomicznej. Smacznego dnia! Z otwartych dłoni astrokucharza lecą strumienie pastylek. Dobrawa i dzieci zbierają je z kanapy i podłogi. Wsypują do rożków. Liczba ich punktów na ekranie rośnie. Uśmiechnięty astrokucharz macha na do widzenia. Wskazówka zegara kieruje się na napis Narodowy Kanał Edukacyjny. Przed ekranem siedzi Karol.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 Dzisiaj mamy lekcję indywidualną, ponieważ w naszej edukacji stawiamy przede wszystkim na indywidualne podejście do każdego ucznia. Wspaniale, prawda? Pani Wanda uśmiecha się szeroko. Karolu, kulturalna osoba odpowiada, kiedy zadaje się jej pytanie. Wspaniale. Cieszę się, że jesteśmy tego samego zdania. Na dzisiejszej lekcji zajmiemy się domową hodowlą komórek macierzystych. Czy przygotowałeś słoik z wodą, gazę i obiekt do pobrania komórek macierzystych? Tak. Świetnie! W takim razie możemy zaczynać! Pani Wanda kołysze biodrami. Tańczy na tle wielkich, animowanych cząsteczek koronawirusa. Przed ekranem siedzi Gustaw. W ostatniej kolejności odmrażano kina, teatry i duże sale koncertowe. Zanik kultury i sztuki. W pierwszym i drugim zamrażeniu Powodowało obniżenie poziomu szczęścia wśród ludzi. Zmażono ilość chorób psychicznych, poczucie braku sensu i zanik empatii. Co za bzdury wypisałeś, Gustawie! Odbieram Ci 500 punktów! Musisz jeszcze raz napisać wypracowanie na temat kolejnych pas odmrażania. Zacznij natychmiast! Kiedy skończysz, zaloguj się ponownie do systemu. Tylko teraz poproszę o rzetelne informacje podparte wynikami badań! Za karę temat... Historia wielkich astrokucharzy, myślnik, rodzina Messlerów opracujesz samodzielnie. Ale przecież to prawda. Rodzic rodzice mi opowiadał. Żegnam! Na kanapie Karol ogląda różową substancję w słoiku. Obok siada Gustaw. A znowu wywaliła mnie z lekcji. Mówiłem ci, że to co jest prawda musimy zachować dla siebie. Oni chcą z nas idiotów zrobić. Pomóż mi lepiej z tymi komórkami macierzystymi. Okay. Zobacz. To wzrosło proporcjonalnie. No, wzrosło proporcjonalnie, ale nie wiem do czego. To czegoś, co zmalało. Dzięki geniuszu. Ocy. Tak? Podchodzi do brawa. Tam dzisiaj ważne spotkanie i nie wiem, którego awatara mam ubrać. A jaki rodzaj spotkania? Praca. A jakie masz do wyboru? Dobrawa kręci kostką Rubika. Ten pierwszy. Na ekranie blondynka w złotym kombinezonie. Ten drugi? Brunetka w czarnej bluzce. Nie za młoda? Nie wiem, może. A ten trzeci, ale tego miałam na sobie wczoraj. Weź ten trzeci. Tak. Tak, trzeci? trzeci? Nie będzie nudno, że ten sam co wczoraj? Bo nie. Dobra, jestem trochę zdenerwowana, idę się przygotować. Dzięki. Całuje Gustawa. Dziękuję. Odchodzi, wskazówka zegara rusza, zatrzymuje się na słowie praca. Doprawa siedzi przed niebieskim ekranem ze spisem klawiszy funkcyjnych. Bierze głęboki oddech. Wygładza palcem skórę pod okiem, nerwowo mruga. No dobra, to zakładam awatara. Kręci kostką. Jej jasne włosy sięgające karku rosną do ramion. Twarz staje się szczuplejsza, starannie umalowana. Czarna sukienka zmienia się w różową garsonkę. No dobra, to... chyba wszystko się zgadza. Okej, okay. loguję się. Pojawia się Grunwald jako elegancki brunet w marynarce. Cześć Grunwaldzie! Cześć, dobrawo! Uśmiechają się do siebie uprzejmie. Dobrawa. Ciekawe imię. Twoje też. Chyba mamy rodziców w tym samym stylu. Co, twój rodzic też oglądał Piastów? <głos> Dokładnie. Kultowy serial naszego dzieciństwa. A, a powiedz mi, a, a masz rodzica męskiego czy żeńskiego? Żeńskiego, a ty? Ja też! <głos> a, a masz dzieci? Tak, tak. Um, Lindę i Svensonka. a ty? Ja też. Karola <głos> i Gustawa. No, patrz! Też mają imiona w stylu szwedzkim. <głos> <głos> to przez te Unię chyba. Grunwald poważnieje. <głos> <głos> Słuchaj, a... czytałaś już o naszym nowym projekcie? E, tak. E, prawdę mówiąc, nie wiem dlaczego mnie w to zaangażowali. E, są to moje obszary tematyczne, ale... w planach na ten rok nie miałam tego projektu. E, tak jakby nagle zdecydowali, żeby mnie do tego wrzucił. Zakłócenia. Obraz na ekranie zniekształca się. gocze Wraca do normy. Co to było? Nie wiem. Dziwne, nie? Pierwszy raz coś takiego widziałam. Ja w ogóle troszkę dziwnie się czuję. Może chcesz się połączyć później? Nie, nie, nie, nie, nie, nie. Rozmawiajmy. No dobrze. Yy, to może porozmawiajmy o tym, co jest do zrobienia. Mhm. Yy, no więc słuchaj, mamy się zająć reorganizacją klawiszy funkcyjnych w systemie klawiaturalnym. Prawdę mówiąc, to w ogóle nie jest obszar moich badań. Ja się tym zajmuję. O, super! Zakłócenia. Twarze zmieniają się w szare plamy. Obraz w tle miga różnymi tak. Obraz w normie. Nie wiem, co się dzisiaj dzieje. Okej. Okay. Okej, okay, ale mamy prześledzić modę w latach dwudziestych, przed wybuchem pandemii i sprawdzić, czy istniały wtedy jakieś trendy, które moglibyśmy wykorzystać jako nową modę w systemie klawiaturalnym w ramach klawiszy funkcyjnych. No i jeżeli chodzi o lata dwudzieste, to jestem ekspertem. Dobra się uśmiecha. Lata 20. przed wybuchem pandemii. Yy, przypomnij mi, proszę, yy, jakie to były lata według starej nomenklatury? Mhm, yy, od 2000 roku. Aha, aha. No to co? To chyba nawet całkiem interesujące, nie? Tak, tak, wiesz co, ja mam y, taką książkę, y, y, wydanie z 2000 roku, y, tytuł Dżuma, autor Kami. pisze się Camus. I tam w tej Dżumie y, też mają epidemię i wyobraź sobie, oni tam chodzą po mieście, strasznie nieodpowiedzialne. Czekaj, czekaj, czekaj, czekaj. Masz w domu prawdziwą książkę. Mhm. Taką z papieru. Tak. Grunwald zaszokowany. Tak, tak. W zeszłym roku brałam udział e, w takim projekcie. E, książki, e, magazynowanie danych na papierze i archaiczne sposoby przesyłania danych. E, chcesz e, pożyczyć Ci? Pewnie! Uwaga, ładuje transfer. Dobrawa wsuwa do swojego ekranu książkę. Książka wyłania się z ekranu Grunwalda. Grunwald ogląda ją z zachwytem. Wow, prawdziwa książka. Mhm. Wiesz, byłem przekonany, że wszystkie spalono w drugim odmrożeniu. No nie. Ty to swoją drogą jesteś dzielna, wiesz? Przecież wirusy bardzo długo mogą przebywać w tego typu materiałach. Istnieje nawet hipoteza, że wirus przechodził przez książki. No bez przesady. Co prawda pracowaliśmy w specjalnych kombinezonach i maskach, ale ten egzemplarz już dawno został zdezynfekowany. A... a... Udało wam się y, y, odtworzyć technikę pozyskiwania papieru? To chyba jakoś powiązane z drzewami, nie? Tak, tak. Ustaliliśmy, <sum> że papier rósł na pniach drzew. Rósł jako druga wewnętrzna warstwa kory. Przy pomocy specjalnych szczypców usuwano wierzchnią warstwę i ściągano kartki papieru, potem dostosowywano je do odpowiedniego formatu. Niesamowite. Mhm. Tak, udało nam się nawet e, wyhodować drzewo z komórek macierzystych. E, tylko, że w warunkach domowych nie wykształciła się niestety ta druga wewnętrzna warstwa kory i e, ustaliliśmy, że to z powodu złej wilgotności powietrza i braku wiatru. Grunwald z podziwem kręci głową. Wow. Wow, naprawdę super, że się na tym znasz. Bardzo mnie interesują zwyczaje tamtego starego świata, wiesz? Dobrawa uśmiecha się skromnie. Grunwald przygląda się jej. Słuchaj, a może, może zdjęlibyśmy swoje awatary, co? No co ty tak od razu? No chodź, pogadamy bez awatarów. Mój rodzic uczył mnie, że tak nie wypada. Wiem, wiem, tylko strasznie mnie męczy ten mój awatar, wiesz? Nie mogę w nim w pełni... Nie mogę w nim w pełni wyrazić emocji. Dobrawa waha się, zerka w bok. No dobra. To trzy, dwa, jeden, zero. Grunwald i Dobrawa wracają do prawdziwego wyglądu. Cześć. Cześć. Dobrawo. Twoja godzina pracy już minęła. Czas na relaks. Będę musiała kończyć. To może pomyślmy od czego możemy zacząć i jutro ustalimy wspólny plan. Super, dobrze. To cześć. Cześć. Grunwald znika. Dobrawa spuszcza wzrok. Głęboko oddycha. Próbuje się uspokoić. Wskazówka zegara przesuwa się na słowo terapia. Sen. Ogromna tafla wody. Na brzegu gęste trzciny i las. W spokojnych falach odbija się niebo. Na drugim brzegu stoją Dobrawa i Grunwald. Patrzą na wodę. Mieszkanie? Dobrawa leży na błękitnej pościeli. To on mi się śnił, jestem pewna. Połóż się wygodnie. Zrelaksuj i skup się na oddychaniu. Rozpylam teraz twój ulubiony leśny olejek. Czujesz jego zapach? No tak, tak czuję, ale to na pewno był on. Oddychaj. Trzy, dwa, jeden. Spokojnie. Jesteś zdenerwowana. Kiedy weszłam do morza i ktoś mnie dotknął i odwróciłam się, to on stał za mną, ten Grunwald z pracy. Dlaczego znaczy, ja tak bardzo chciałam go dotknąć? Przecież dotyk jest niehigieniczny. Spokojnie. Jesteś zdenerwowana. Może grozić, może grozić zakażeniem albo mutacją wirusa? Co to wszystko znaczy? To były zwyczajne urojenia senne. Należy wystrzegać się dotyku. Pomyśl teraz o trzech najprzyjemniejszych momentach dzisiejszego dnia. Coś dziwnego się ze mną dzieje. Tu w brzuchu i policzki mam jakieś takie gorące. Co się dzieje? Trzeba ci sprawdzić gorączkę. Może zaraziłaś się wirusem. Przez kontakt z książkami. Jak to z książkami? Przecież to było rok temu. Wirus jest podstępny. No tak. Dobrawo. Połóż się teraz i odpocznij. Zaprogramuję Ci aromaterapię na całą noc. Mhm. Śpij dobrze. To świetny pomysł. Dziękuję Ci bardzo Sim. Dobranoc. Wskazówka zegara kieruje się na słowo sen. Przesuwają się napisy końcowe. SIM z jednostki domowej 30 20, 23 Przesyłam raport wewnętrzny Podsumowanie dzisiejszego dnia Obwody pracują prawidłowo Zgodność z protokołem 20-32i potwierdzona Normy INSO tak Dobrawa pobudzona Nadmiernie fantazjuje Oddawanie kału ilość dobowa w normie Stolec miękki, stałokształtny Mocz ilość dobowa w normie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 Ilość kału w normie. Stolec miękki. Nadmiar granulatu stediowego. Mocz w normie. Analiza zachowania zatwierdzona. Pozytywna. Aktywność przed ekranem w normie.